Witam, dzisiaj może lekcja taka jest nietypowa, przerobiliście przykłady, ale w tej lekcji chcę wam pokazać rysunki do ćwiczeń. Macie już wiadomości, jeśli śledziliście mój kanał, to teraz możecie sami poprogramować, aby zostać mistrzem, to trzeba ćwiczyć bo same przykłady to mało, dlatego ważne jest, abyście mieli też rysunki do ćwiczeń. Kolejny rysunek też powiększam.